Dzień dobry, Ania Lachowska, Fundacja Przemocni. Film, który zaraz zobaczycie, jest nagraniem sprzed jakiegoś czasu. Yy, to jest film, który jest częścią prywatnych konsultacji. Yy, wyciąłam z niego to, co bardziej prywatne. Yy, I puszczam to, co warto puścić w większej ilości osób. Głupia sprawa, dlatego tak wyglądam i zgubiłam gdzieś mi płyn do zmywania tych zabawek z twarzy. No, dlaczego to tak robię? Że, się, że sobie tego nie zmyłam od razu. A dlatego, że będzie to nawiązanie do wariatki zwariowanej, która jest Wyrazem spuszczania w pierdolu mentalnego. Zazwyczaj jest beka, Ha ha. w ha, ha, pierdol mentalny jest śmieszny, robi go wariatka, zwariowana. Można sobie nabrać trochę dystansu do tego, prawda? I tak dalej. I jakoś tak łyknąć ten w pierdol. Ale to też oznacza, niestety w pewnym sensie, nie potraktowanie, tylko w pierdolu poważnie. Eee, więc... Dezintegracja systemów iluzji... Teraz będzie miała odwrotny wektor niż w wariatce. Eee, taka kwestia. Jesteś chory. Chora. Chora, bo to kobiety głównie tak robią. Ciężko chora. I bagatelizujesz sprawę. A może i nie bagatelizujesz tak naprawdę, tylko tworzysz wokół siebie wrażenie zbagatelizowania. Nie mówisz o tym swoim dzieciom. Mówisz, mówisz, nic mi nie będzie. Nie będę się nad sobą rozczulać. Nie będę się rozklejać. Nie chcę, żeby ktoś się na mną użalał. Dam radę. Nie mam wyboru. I prawdopodobnie myślisz sobie, że to jest takie fajne. To jest takie no, dzielne. i Jesteś gość, jak tak robisz. Że to jest tak widziane. Ale w gruncie rzeczy W środku samej siebie wiesz, że wcale nie jest Tylko jest odwrotnie Wiesz o tym, no bo nie da się przecież nie zauważyć Że twoje otoczenie Zaczyna zwracać na ciebie uwagę Dużo ci mówić na ten temat Martwić się o ciebie, poświęcić ci zainteresowanie, tłumaczyć ci, że się martwi, że tak nie możesz i czujesz jakąś taką przyjemność. Robiąc siebie matkę Polka z Mater Dolorosa dostajesz to, co próbujesz dawać innym na co dzień. A więc Uwaga, opieka, troska. I co ci muszę powiedzieć? Robisz siebie ten chory. I widzisz, nie jestem jakąś szczególną zwolenniczką, zapaloną. Nie dam sobie ręki uciąć za totalną biologię, bo nie. Z drugiej strony jednak jestem. Czarownicą, która wie, że nie wszystko toczy się w, na skalach 01, udowodnionych w laboratoriach. I zauważyłam po sobie, że naprawdę chorujemy, gdy nam emocjonalnie czegoś brakuje i zdrowiejemy, gdy zaczyna w nas zachodzić pełnia. Moja niedoczynność wyciętej mojej ponad połowie chyba, tarczycy, nie w połowie, tarczycy, się cudownie cofnęła, gdy sobie poskładam łeb. Mm. I tak, jest dużo prawdy w tym, że chorujemy po to, by, by zapełnić jakąś emocjonalną dziurę by dostać to, czego bez choroby, bez kryzysu nie dostaniemy. Generalnie tak działamy, świat tak działa, ludzie tak działają, nie wiem, że mamy kłopoty, gdy potrzebujemy przejść kryzys, który jest warunkiem bezapelacyjnie do rozwoju, do zmiany. Kryzys to przełom. A nie, znalezienie się w dupie. I choroba jest znakomitym kryzysem. Pozwala na reorganizację. Pozwala zmienić stan zostany, ponieważ nie jesteś w stanie funkcjonować w stary sposób. Więc jeśli... Twój styl postępowania nie dał Ci tego, czego chcesz w zamian od świata, od ludzi, od swojego otoczenia, od swoich bliskich, to wymusisz to na nich chorobą. Tak to działa. Choroby nie biorą się znikąd. I o ile mogę jeszcze ponegocjować po, po, po, po sobie w sprawie... Tego, czy choroby bakteryjne i wirusowe nie biorą się znikąd, to znaczy z zewnątrz, o tyle choroby, które są dysfunkcją tylko i wyłącznie naszego ciała, mają podłoże nie tyle magiczne, co somatyczne, a więc Tak jak nasze myślenie głupie degraduje nam mózg, budując niewłaściwe ścieżki neuronalne i ścieżki neuroprzekaźników, tak te same somatyzacje oddziałują na inne organy: na serce, na płuca, na kręgosłup. Na mięśnie. Jeśli jesteś cały czas nerwowym człowiekiem, to w końcu rozchorujesz się na serca. Albo na jakiś problem z układem trawiennym. Tak? Na płuca. Dysz ciągle. To jest efekt twojego głupiego, niewłaściwego postępowania. Yy, I... Kojarzycie takie, ten, ten motyw z kiepskich Helena, moje serce mam zawał? E, Jaki to jest attention, nie? Jeśli jesteś osobą, która czuje się... Która, której się wydaje, że musi się poświęcać e, W stylu tych najbardziej żałosnych skryptów średniowieczno-katolicko-romantycznych, a więc Matka Polka Stabat Mater Dolorosa to to na co ty liczysz tak naprawdę? weź się ogarnij, weź spójrz prawdzie w oczy, liczysz na to że zostanie to docenione że dostaniesz to co dajesz a więc, że dostaniesz poświęcenie ponad siłę takie, jakie ty oferujesz. Muszę cię poinformować, że nie dostaniesz od swoich dzieci poświęcenia takiego, jakie ty im oferujesz, bo są dzieci. Dzieci ani nie rozumieją tego w taki sposób, jak ty. Ani nie mają takich potrzeb rozwojowych, jak ty, tylko inne. I one mają inne problemy niż to, że urodziła ich Mater Dolorosa. Więc nie wymusisz, nie wymusisz tego, co dajesz swoim dzieciom na tych dzieciach, chorując. Nie. Ale generalnie możesz to wymusić na, na, na innych ludziach. To nie działa wprost. Jasne. Wymuszasz to poniekąd. Wymuszasz to tak naokoło. Bo wzbudzasz litość, bo wzbudzasz żal, współczucie, zainteresowanie, niepokój o twój dobrostan. Jest to najbardziej chory sposób dostawania od innych tego, czego potrzebujesz. Manipulacyjny, metodą na biednego misia. Jeśli chcesz dostawać w zdrowy sposób, to po prostu bierz od ludzi. Jeśli już doprowadziłeś się do takiego stanu, że masz jakąś poważną chorobę, to serio, najwyższa pora zmienić skrypt. Bo to się robi żałosne, bo to się robi karykaturalne już. Robi się to głupie, i niebezpieczne, w związku z czym przestajesz być poważną osobą, jeśli będąc chorą osobą nadal się poświęcasz, bo twoja rodzina bez ciebie zginie, bo yy, świątnie będzie, kurwa Grinch, już wariatka się włącza, to tak naprawdę robisz z siebie attention chor, która pragnie zostać powstrzymana z miłości przez swoje otoczenie. Czego ja uczę ludzi? Pozwól umrzeć temu, kto chce umrzeć i pozwól zniszczyć sobie życie temu, kto życie chce sobie zniszczyć. Dlaczego? Dlatego, że jest to zdrowe. To są granice. Jeśli chcesz się wybrać six feet under now, to proszę. Droga wolna. Chcesz szpadel? A jeśli nie chcesz się wybrać z fit under, tylko chcesz, żeby świat zaczął o ciebie bardziej dbać, to po prostu przyjdź i mi to powiedz i innym to powiedz. Powiedz czego chcesz. Wprost. Jasno. W dużej mierze obciąża cię to, że ty musisz w swojej głowie, bo, bo tak nie jest manipulować ludźmi, żeby dostać to, co odczytujesz jako miłość tymczasem zapewniam się na swoim przykładzie że kiedy nie manipulujesz to dostajesz to o wiele łatwiej i więcej i nie marnujesz energii na słabej jakości manipulacje i nie denerwujesz ludzi nie irytujesz ludzi robieniem z siebie histeryczki, bo tak, jeden rodzaj histeryka to jest taki histeryk, któremu nic nie jest, a on y, robi larum, że mu coś jest. Ale drugiego rodzaju histeryk, bo pamiętaj, każdy aspekt ma dwa bieguny. Każdy. Więc histeryk też ma dwa bieguny. I ten drugi rodzaj histeryka to jest osoba, która pokazuje wszystkim dookoła, że jest nią bardzo źle, ale ona da radę. Weź to obczaj, weź to obczaj, jak to wygląda. O! Oh, o! Oh, oh, jak się bardzo źle czuję. Pomóc ci? Nie! Dam radę! Dam radę! Muszę dać radę. Dla moich dzieci. Dla mojego męża. Muszę dać radę, bo nie chcę być ofiarą. O! To jest... Ja wczorajszej wariacja to mówiłam. Patrz na spójność przekazu. Z kontekstem tego przekazu. Jeśli treść zaprzecza kontekstowi, to znaczy, że jest to manipulacja. Jeśli więc ledwo dyszysz i mówisz, że dasz radę, to jest to manipulacja, pytanie czego oczekujesz? Co chcesz w ten sposób wymusić? O co nie potrafisz poprosić wprost. Chcesz, żeby ktoś cię na siłę powstrzymał. Sama choroba powstrzymuje cię na siłę przed niektórymi rzeczami. Sama choroba wpycha cię już w pozycję, na której chcesz być. Osoby zaopiekowanej. Osoby, o którą ktoś się martwi. Osoby, które jest dla kogoś cenna. Ale wiesz, gdy manipulujesz, to irytujesz. I ja rozumiem, że ty nie manipulujesz świadomie. To jest skrypt. Nie umiesz dostawać tego, czego chcesz w sposób prosty, jasny, klarowny i otwarty. I, I wiesz, teraz jest pytanie: czy ja mam wejść w Twoją manipulację? Czy ja mam Ci powiedzieć, chcesz, zdychaj? Bo ja nie chcę wchodzić w twojej manipulację. Nie chcesz, by ktokolwiek wchodził w jakiekolwiek manipulację, więc nie, nie powiem. Nie, nie, nie wkręcę się, tylko powiem: zdychaj. Dlaczego? Dlatego, że Cię traktuję jak dorosłą osobę. Chcesz, zdychaj. Dlatego, że Cię szanuję. Chcesz, zdychaj. Pokazujesz mi. Ja traktuję poważnie Twoje słowa. Mówisz, że chcesz postępować w sposób, w który postępujesz. On prowadzi six feet under. Każdy ma prawo umrzeć. Każdy ma prawo zmarnować sobie życie. Pytanie, co mam zrobić z Twoimi dziećmi? Mam brać udział w tej ściemie, która służy czemu? Temu, żebyś mogła się bardziej poświęcić? No bo tak. Będziesz ukrywała prawdę, jak Boże, jak w takich marnych, naj, najmarnych eee, melodramatach w których, przecież to w melodramatach, takich żałosnych tandetach osoba, która jest chora, nie mówi swojemu partnerowi, że, że, że jest chora, nie? I musi umrzeć. W imię przykład donoszenia ciąży czy tam... jakiejś takiej bzdury, oddania komuś organu, swojemu ukochanemu. Jakby nie można było poczekać na przeszczep po jakimś trupie. I to robisz coś takiego samego. Muszę chronić moje dzieci przed wiedzą o tym, co mi jest, bo one się zmartwią. Jest to twoje marzenie, że one się zmartwią. I nie jest to na dziecięcy mózg. Dopiero jak zdechniesz, to zmartwią się. A dopóki żyjesz, się nie zmartwią. Wiesz go? Bo dzieci są nieśmiertalne. Uniwersum dzieci... To jest uniwersum, w którym jesteśmy nieśmiertelni. Śmiertelni są starzy ludzie. A ty jeszcze nie jesteś taka stara, by być śmiertelna. A one w ogóle są nieśmiertelne. W uniwersum dzieci nie ma konsekwencji. Ponieważ one jeszcze nie poniosły konsekwencji za to, jak żyją. Więc nie wierzą w to. I a ty liczysz, że będą myślały jak dorosła, Że docenią twoje bohaterstwo. Co? Że zauważą twoją chorobę. Ty ci nie czają takich rzeczy. Większością otoczenia dobrze zarządzisz. Usłyszysz od swojej przyjaciółki że jest przerażona twoim stanem, że się martwi, usłyszysz to od męża. Ale jeśli będziesz cały czas mówiła nie, dobra, nie, muszę wytrzymać, nie to nic takiego, to im osoba bardziej odporna na manipulacje, tym szybciej będzie miała cię gdzieś. Ja cię nie mam gdzieś, dlatego kręcę ten film. Nie robisz z siebie bohatera, bo robisz to tak grubymi nićmi, że nie wyglądasz na bohatera, tylko na kogoś, kto robi z siebie biednego misia. Twoja choroba jest faktyczna. Wiem. Ale to, że ona jest faktyczna, nie zmienia faktu, że prowadzi do osiągnięcia psychologicznego skutku, którego tak ci brak. Prowadzi do tego, że ja z jednej strony dostaję wiadomości od twoich zmartwionych bliskich, którzy boją się, że kopniesz kalendarz, a z drugiej strony od twoich dzieci, które nic nie wiedzą i próbują jakoś wkręcić mnie z kolei w to, bym zadziałała w kierunku tego, bym matka im jeszcze bardziej odpuściła. A matka z starym chłopom podgrzewa żarcie pod nos i wozi ich po mieście, żeby nie musieli się zmęczać. Poświęca się matka ofiara, sabbat mater Dolorosa, matka Polka, boleściwa. Wyprówa sobie szyłu swoich dzieci, bo te dzieci sobie bez niej nie poradzą, chciałabyś. Poradzą sobie świetnie bez ciebie. Ale wiesz, z czym sobie nie poradzą? Z takim wzorem. Z wzorem... Kogoś, kto zamiast sięgać po miłość, szacunek i zadbanie, manipulacją go osiąga. To, co teraz dostajesz ode mnie w tym filmie, w pierdolu mentalnym, to jest prawdziwa miłość. I prawdziwy szacunek. I prawdziwe zainteresowanie. Proszę Cię. Spójrz na właści we właściwych proporcjach na rzeczy, które się dzieją. I wiedz, że z takimi chujowymi manipulacjami to nie, nie pod ten adres. Wdałaś się w przyjaźń z laską, która zajmuje się demaskowaniem manipulacji. Demaskuje ci ją, bo ty jej nie rozumiesz. Ja wiem, że ty jej nie rozumiesz. Dlatego obejrzyj ten film tyle razy, aż zrozumiesz. Masz chorobę, która nie pozwala ci dalej zapierdalać. Dlaczego? Dlatego, że chcesz, by inni też zapierdalali. Dlatego, że uważasz, że zapierdalanie jest wyrazem miłości. Proste czy nie? Tak. W jaki sposób ty okazujesz miłość? Zapierdalając. Za całą rodzinę, dla całej rodziny, na rzecz całej rodziny. Świątek, piątek czy niedziela, od rana do nocy. E, e, e, aż pada ci serce. Tak rozumiesz miłość. Okej. Okay. Każdy z nas okazuje ją w sposób, którego jemu samemu brakuje. Ale skoro ci tego brakuje, to ty musisz zadbać o to, by to dostać, a więc by twoi bliscy wiedzieli, że jest to dla ciebie ważne, że to to jest wyrazem miłości. Oni się nie domyślą i nikt nie ma obowiązku czytać ci w myślach i się domyślać. Może dla ciebie jest oczywiste, że wszyscy myślą tak samo jak ty. Nie, nie wszyscy to każdy myśli w ogóle inaczej niż ty. Każdy myśli po swojemu. Ale ty starasz się czytać w myślach innych ludzi, prawda? W myślach swoich dzieci. Bo jest to dla ciebie wyraz miłości, ale to jest twój wyraz miłości. E, Hellinger powiedział coś takiego fajnego, co mi ostatnio często wyskakuje. To, że ktoś nie kocha cię w sposób jaki sobie wyobrażasz, nie znaczy, że nie kocha Cię całym sercem, czy tam ponad życie. Prawdopodobnie Cię kocha. Równie mocno, co Ty jego. Ale nie czytać ich w myślach. I oczekiwanie, że ktoś będzie Ci okazywał miłość, jaką Ty sobie wymyślisz, jest dziecinne. Jest oczekiwaniem porzuconego dziecka. Bo jesteś przecież dzieckiem, które było porzucone przez matkę, prawda? A tak, gdy jesteśmy maleńcy, potrzebujemy, by matkę czytaną w myślach, ale to dlatego, że nasze myśli są kompletnie nieskomplikowane. Jeść, spać, kupa, siku, zimno. A potem, to co jest w na naszych głowach, robi się już zbyt skomplikowane, jak na to, by ktoś mógł w nich czytać. i nigdy już do tego raju nie wrócimy więc odpowiedz sobie na pytanie czego nie dostajesz tak bardzo że musisz po to sięgnąć Manipulacją, jaką jest bardzo poważna choroba. I czego nie dostajesz tak bardzo, że mając tę chorobę nadal będziesz grać w tę manipulację? Bo gdyby to w tym momencie zadziałało, tak, to mogłabyś odpuścić, bo już zadziałało, dostałeś to, czego potrzebujesz. Ale nie działa. Jeszcze wciąż za mało. Gdzie jest koniec? Masz umrzeć, żeby, żeby oni zapłakali? Żeby oni pożałowali? Zobacz, jakie to jest miściwe. To jest miściwe. Chcesz się rozchorować tak bardzo, żeby być kaleką albo zdechnąć, po to, żeby twoim dzieciom w końcu było głupio, że cię wykorzystują i żeby się zmieniły? Zostawiam Cię z tymi pytaniami. Ciebie, Twojego męża i Twoją przyjaciółka. Znaczy nie siebie, ja też jestem twoją przyjaciółką. Mimo, że ten film budzi w Tobie opór taki, że zaraz Ci nie skoczy i pikawa znowu będzie szwankować. Z inną przyjaciółką.